Komik Steven Wright, którego należy chyba też nazwać filozofem powiedział kiedyś, że czarne dziury to miejsca, gdzie Bóg podzielił przez zero. Nie będę zagłębiał się w fizykę, bo oczywiście to tylko metafora ale trzeba przyznać, uderzająco trafna, bo czarne dziury są miejscami, gdzie prawa fizyki przestają obowiązywać. A dzielenie przez zero w pewnym sensie jest działaniem, przy którym zawodzą prawa matematyki. Wynik dzielenia przez zero jest nieokreślony. Nieokreślony. Gdy na lekcji matematyki usłyszycie wynik nieokreślony pewnie będziecie zdziwieni, ale taka jest prawda. Matematycy jak dotąd nie ustalili, jaki jest wynik dzielenia przez 0. Nie udało im się to, bo po prostu żadna znana odpowiedź nie pasuje. Nie ma dobrej odpowiedzi. Nie ma dobrej definicji. Z tego powodu, gdy dzielimy przez 0, wynik jest nieokreślony. Nie wiemy, ile to jest 7 przez 0, 8 przez 0, minus 1 przez 0. Są to wartości nieokreślone. Skoro teoretycznie można podzielić przez 0 to spróbujmy mniej więcej określić, jaki efekt daje dzielenie niezerowej liczby przez 0. Weźmiemy najprostszą niezerową liczbę. 1. Ale moglibyśmy wziąć dowolną. Skoro zupełnie nie wiadomo, ile to jest 1 przez 0 to zamiast przez 0, podzielmy 1 przez jakąś bardzo małą liczbę i zobaczmy, co będzie się działo w miarę zbliżania do zera. Podzielmy 1 przez 1 dziesiątą. To się równa 10. Podzielmy 1 przez 1 setną. Otrzymamy 100. Zbliżmy się dużo bardziej do zera. Podzielmy 1 przez… 0,0000001? To jest jedna dziesiąta, setna, tysięczna, milionowa. Dzieląc 1 przez jedną milionową, otrzymam milion. Widać już pewien trend. Dzieląc 1 przez liczby coraz bliższe zera, otrzymujemy coraz większe wyniki. Na tej podstawie moglibyśmy uznać, że mamy już pewne pojęcie jaki jest wynik dzielenia przez 0. Być może 1 przez 0 równa się plus nieskończoność, bo podstawiając skrajnie małe liczby tutaj, otrzymamy skrajnie duże tutaj. Ale ktoś inny mógłby powiedzieć, to ma sens, gdy dzielimy dodatnie liczby przez 0, ale co się dzieje, gdy podzielimy przez małe liczby ujemne? Sprawdźmy to. 1 przez 1 dziesiątą, a właściwie przez minus 1 dziesiątą, to minus 10. 1 przez minus 1 setną, to minus 100. A jeśli weźmiemy 1 przez minus 1 milionową… Liczba zer się zgadza. Otrzymamy minus milion. Jak widać, dzielenie jedności przez liczby ujemne coraz bliższe zera dało coś innego. Wyniki dążą do minus nieskończoności. Tu wyszła plus nieskończoność, a z tego wynika coś zupełnie innego. Minus nieskończoność to przeciwny kraniec osi. Minus nieskończoność i plus nieskończoność to równoprawne hipotezy. To dlatego matematycy wciąż nie mogą podać odpowiedzi spójnej z całą resztą matematyki. Mogliby przecież powiedzieć, to się równa 42. Ale nie miałoby to sensu. Żadna odpowiedź nie pasuje do matematycznej wiedzy, dlatego wynik dzielenia przez 0 pozostaje nieokreślony.